Thank mm -hmm. you. Więc szukaj innej drogi w gwiazdach Gdzie Eden Masz własną konstelację gwiazd na niebie Jesteś jedna w tobie Pulsująca dla ciebie Energia w ciele krąży cyk Wszechświata, matematyka życia Zaklęta w twych latach Wynik równania zawsze dobrze znany Choć wartości różne I tak śmierć otwiera bramy Zegar świata Rzucił cię w mechanizm dając się przykazań Ten mentalny Opowiadać. Pozwala tobie trzeć trwać, niech sobotę lata Patrzę w twarz twoją, nie widzę oczu no Ale czuję, że się boją Boją się patrzeć, bo tak je nauczyli Pod bezmimiczną bladą maską je ukryli Cerwij jeżeli jesteś nieszczęśliwy być przed nawias, nie czekaj ani chwili Szukaj, znajdź to własne przykazanie Będzie tylko twoje, prywatne tobie zapisane Może będzie nią, ona Włody własne, niepowtarzalne drzewo Twoje ziarno, nie rośnie wreszcie ziojową glebą you <laughs>